Nazywam się Adriana Bednarczyk. I Adam Burdak. I za rok bierzemy ślub. Poznaliśmy się na początku studiów... Em, na angielskim? Tak, na zajęciach języka angielskiego. E, na początku troszkę się tam spotykaliśmy, ale jeszcze nie tak poważnie. No, na początku były jakieś inne sympatie. Po stronie Ady oczywiście. Ale no dojrzała w końcu, że to ja jestem ten jedyny. Zrozumiała swój błąd. Musiałem trochę się napracować i wyrwać chwasta, jak to mówią, ale... Udało się i jesteśmy razem, no. Pół roku biegałem, pół roku latałem, nawet więcej, 8 miesięcy chyba. Zabiegałem o względy, no i w maju, a raczej w kwietniu, 1 kwietnia się... Udało się. Tak, udało, na wyjeździe. E, jesteśmy razem 5 lat, niedługo, właśnie za kilka dni do sobie mamy piątą rocznicę. Od samego początku sobie powiedzieliśmy, że będziemy razem już na zawsze. I, no i dotrzymujemy słowa. Po tak 5 latach. Okay. Jeśli chodzi o nasze wesele, to y, będzie ono zorganizowane w takim troszkę boho-miejscu. Natomiast my y, postaramy się zrobić je bardziej eleganckie. I to będzie, to nie będzie duża uroczystość, będą po prostu bliskie nam osoby. Najbliższe. Tak, najbliższe osoby z naszego otoczenia, nasza rodzina, nasi przyjaciele. Pies, no jeszcze nie wiemy, czego zabierzemy, ale... <śmiech> Może tak. I nie możemy się doczekać, przynajmniej ja. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć! Dzień dobry, Izabela, Miło ty jesteś paną młodą? Tak. Wow, ale masz grupę! Pierolinę. Cześć! Moje, kochane dziewczyny. Cześć! Kochany narzeczony i kochany pies. <śmiech> <śmiech> Widzę, że odwiedziła mnie cała Ferajna. Jest sporo osób, no i jeszcze mały przyjaciel. Ciekawa jestem, czy wszyscy będą doradzać przy tym wyborze. Bo jak tak, to chyba mnie to już nie trzeba. No dobra, a ty będziesz pomagał dzisiaj? Nie. Nie? Mam, mam jakąś opinię, ale zostawię Nie to. Nie Zostawię na to kobietom, tak. Yy, ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, że masz opinię. To mnie bardzo zaciekawiło, Czyli ty, ty wiesz, jak ona powinna wyglądać z mnie w życiu yy, Mam jakieś tam wyobrażenie swoje. No to ja bardzo ale chciałabym zobaczymy. poznać to Twoje wyobrażenie, bo my potem zrobimy mm. swoje, ale. No dajmy mu, nie? No dobra, niech spróbuje, niech się wykaże. Słuchaj, to, to, to super by było, jak ty byś po prostu tak mi pokazał, na przykład na, na bazie tych sukienek, które tu są, co jest fajne, co jest niefajne, ok? Dobra. To nam może pomoże. Dobrze. Dobrze? No dobra, to dziewczyny, wy tutaj przejdźcie sobie troszeczkę do boku, a my damy pole do popisu chłopakom. Chodź, chodź tu wafel. A jak ty się wabisz? Wafel. O, wafel, może ty też coś powiesz? Co? Pokażesz, która Ci się podoba? Och, jaki słodki Ci jeszcze. O, słodki wafelek. Ja lubię pieski. W ogóle jestem team pies, zdecydowanie. To zobacz, co my tu mamy. Tak, to na pierwszy rzut oka nie podobają mi się koraliki na pewno, więc cokolwiek z koralikami to dla mnie odpada, ale to jest tylko moja opinia. No Zobaczymy, tak, tak. Co, wam, co Wam wyjdzie. Dobra, to nie podobają mi się na pewno koraliki. To jest mhm. y, dla mnie osobiście no go. Y, nie... Ale poczekaj, wszystkie koraliki, czy na przykład perełka odpada? Zależy ile, no na przykład ta sukienka, jest mhm. za dużo tego. Jakaś dobra. jedna perełka, może dwie, trzy. Na całej super... sukience, dwie, trzy, dobra. Za dużo. To trochę kojarzy mi się, jak, jak kiedyś plotują koraliki w podstawówce, no to z tymi się kojarzy, to nie za bardzo. Okej. Okay. No, to jest moja opinia. Nie podobają mi się też na przykład y, takie rzeczy. Dla mnie najlepsza sukienka to jest taka prosta, klasyczna. Czyli ma fajny, po prostu taki długi, czuć tą biel. Mm -hmm. Taki długi, jakby nie wiem, Tren? ogon. Tak, ogon ten, tak, Może tak jak, wafel. Jak wafel? Liść, długi liść. ogon? No. Tak. I jest, jest prosta. Nie lubię takich udziwnień. Przynajmniej dla mnie to jest idealny, idealna sukienka. I Fajnie, jest moja że on zaraz wychodzi, dziewczyna. <laughs> y jeszcze jakieś coś? Y tak, jeżeli no. chodzi o to. To bardziej ja lubię, jeżeli sukienka jest właśnie taka długa, czy to nie jest taka syrenka, taka rybka, gdzie jest dotąd czy tam dotąd, tylko to jest taka normalna, klasyczna i nie lubię bez. Czyli nie może być taka księżniczka <grym> dla mnie, tak? tylko to musi być taka bardziej klasyczna, fajna, upływowa, a nie taki Nic Bulldog. nie rozumiem. <grym> w sensie, czyli nie może być obcisła. Tak, i nie może być za bardzo taka ze stelażem, jak kiedyś było. <grym> No, nie wiecie o co beza, to jest beza e, księżniczka w sensie to w było, to już dawno jakby odeszliśmy od tego. Mm. <grafy> Czyli po prostu jakby bardziej gładka tkanina. Tak jest. I nie za dużo, nie za mało. Tak, Idealnie. I nie za dużo, nie za mało ozdób. Tak jest. Super. Jestem bardzo zaskoczona, nie wiedziałam, że on wie tyle o sukniach i że ma takie wyrobione zdanie. Ale nie sądzę, że będzie to decydujące w moim przypadku. Myślę, że to, że Adama nie będzie przy wyborze sukni, da nam odrobinę luzu, swobody, wolności. No dobra, czyli tak, skoro Ty nie chcesz widzieć, to zostaniemy tylko z tymi Twoimi uwagami i puścimy Cię z wafelkiem dla spacer, i to całkiem długi, a my co? Zadziałamy, nie, dziewczyny? Tak, jesteśmy, gotowe. Tak, nie. jesteśmy gotowe, jesteśmy bardzo weźmiemy gotowe, weźmiemy pod uwagę wszystkie uwagi tak, Adama i coś innego. No dobra, to teraz ja bym bardzo mocno chciała się skoncentrować na Twojej wizji tej sukni, więc teraz tylko Ciebie biorę na najważniejszą rozmowę. A Wy dziewczyny możecie się tu rozejrzeć, poszperać i zobaczymy się już od razu na mierzeniu, tak? Tak, dobrze. Chodź moja droga. Życie i powodzenia. Powodzenia, tak, panie. Pamiętaj o wskazówkach. Nie wierzę. że? No. no ma swoje zdanie chłopak. Dosyć konkretne, sprecyzowane. Wie, co jest cool, co nie jest cool. I zaczynam cieszyć się, że Wafel potrzebuje spaceru. Ada, słuchaj, zanim przejdziemy do tego, jak ma wyglądać ta Twoja suknia, to ja chciałabym trochę poznać Ciebie, dowiedzieć się, co jest Twoją pasją, co lubisz w życiu robić, bo tak naprawdę też ta suknia musi być takim odzwierciedleniem Ciebie, Twojego charakteru i tego, jaką jesteś osobą, to powiedz mi trochę o sobie. Na pewno można o mnie powiedzieć, że jestem osobą aktywną fizycznie, bo Aha. bardzo lubię sport. No To widać po Twojej sylwetce od razu, nie? No właśnie, staram się też dbać o sylwetkę, dziękuję bardzo. Staram się dużo ruszać, bardzo lubię aktywność fizyczną, ćwiczę tak naprawdę, no co drugi dzień, tak się staram. Super, ale co, chodzisz na siłownię, um, czy co lubisz najbardziej Ćwiczę robić? w domu i bardzo też lubię biegać. Teraz I masz nie w psa, więc w ogóle on Cię wyprowadza na no, spacerek. Nawet nie muszę wspominać o tym, <laughs> także, także wiadomo ale no wiosna też idzie, więc coraz więcej spacerów, to też bardzo fajna aktywność fizyczna, także... Jeszcze na świeżym powietrzu. Hmm. Oczywiście, witamina D. E, to jest też tak, że e, jak uprawiasz jakiś sport, to przynajmniej ja tak mam, super jest ważne to, e, co na siebie nałożę. Od razu jak mam jakieś Oczywiście. fajne ciuchy, to od razu mi się hmm. bardziej chce, nie wiem czy też tak, tak masz. Tak, zdecydowanie. <laughs> ja uwielbiam e, takie stroje, które są w różnych kolorach i które gdzieś tam przyciągają te spojrzenia. E, przygotowałam nawet dla Ciebie kilka takich fajnych setów z Legii sami topami, bo w tym sporcie trzeba odnaleźć taki pierwiastek kobiecy, modowy, wydaje mi się, że to też jest oczywiście ważne. To co chciałabyś przymierzyć? Pewnie. No to zapraszam Cię. O, no proszę. No sylwetka, niczego sobie. Zobacz, Dziękuję. jak pięknie wyglądasz w, w lusterku, możesz się obejrzeć, ale Bardzo w ogóle jaki ładny. super kolor wybrałaś. Piękny, nie? Ada jest niezła, bo wybrała po prostu nie dość, że kolor sezonu, to jeszcze wygląda w nim doskonale. No i no, umówmy się, ta jej figura w tym kostiumie, żyć nie umierać. W ogóle ja mam takie poczucie, że Ocean Apart oprócz tego, że ma fajne tkaniny, czujesz jakie są miękkie, nie? Bardzo. To, to też mają przepiękne kolory, fajny design, no i mm. o Jezu, Ty wyglądasz w tym. Bardzo mm. wygodne, naprawdę. <laughs> Wiesz co, ja mam wrażenie, że, że, że te ich stroje są takie bardzo uniwersalne, że tak mm. naprawdę na każdej sylwetce fajnie wyglądają. Oni też mają większe rozmiary, jak dziewczyny potrzebują, też mają malutkie. Um, ta taśma tu, czujesz jak fajnie opina, no właśnie, trzyma brzuszek, modeluje, no naprawdę to jest czat, chociaż u Ciebie nie ma za bardzo co trzymać, ale jakbyś na tam miała brzuszek, to tyle legidy super z tym poradziły, no więc to jest po prostu super. Bardzo, bardzo wygodne, się. naprawdę są mega wygodne. Będzie się w nich dobrze biegać? zdecydowanie. No to, to ja chciałabym Ci po prostu podarować od Oceans Apart parę takich zestawów, żebyś miała je w różnych kolorach i żeby Ci się o, miło biegało całą wiosnę, całe lato i żebyś po prostu, wiesz, na ten ślub miała to idealną sylwetkę. Dla wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy chcieliby wypróbować kostiumy sportowe od Oceans Apart, mam kod zniżkowy. Korzystajcie, ćwiczcie, dbajcie o siebie, o zdrowie, o figurę. To jest dobry czas. To porozmawiajmy teraz o tym najważniejszym stroju w życiu, czyli o sukni ślubnej. E, powiedz mi, e, jak Ty widzisz tę suknię, jaka ona musi być, żeby spełnić Twoje marzenia, odzwierciedlić ten Twój charakter, to, że jesteś osobą aktywną, e, a jednocześnie pokazać Twoją figurę, nie wiem, na ile chcesz ją zaprezentować, czy to ma być coś obcisłego, czy, czy dużego? No właśnie, wolałabym raczej sukienkę taką przylegającą, mhm. żeby jednak była troszkę bardziej dopasowana, nie za dobrze czuję się w takich, które są trochę rozkloszowane, czy to litera A, czy już właśnie księżniczka. Czyli w ogóle myślisz o rybie? Tak, może niekoniecznie nawet z tym odcięciem takiej typowej syrence, ale mhm. raczej, żeby jednak tutaj przy biodrach była przylegająca, bo nawet podczas mierzenia sukni mhm. już często sobie tak zbierałam, bo czułam po prostu, że potrzebuję mieć tutaj... Dosłownie zebrane i w hmm. takich czuję się najlepiej. Wydaje mi się też, że nie wyglądałabym dobrze w takich sukniach, które są całe z koralików, koronek, to tutaj troszkę Adaś. Coś tam Wpływ już, ma na Ciebie jednak. Już coś tam wiedział, <laughs> um, ale no gust mamy dość podobny, także wydaje mi się, że no dobrze myśli, bo ja również chyba nie czułabym się dobrze w takich bardzo strojnych e, sukniach. To powiedz, powiedz mi o tych zdobieniach. Na ile możemy sobie pozwolić? czego byś na pewno nie chciała, ile to jest według Ciebie za dużo? Okej, okay. wydaje mi się, że tak, góra, mm -hmm. tutaj możemy sobie działać, jakieś koraliki, cekiny, coś błyszczącego. Dobra. To tutaj, Adasia, opinia, trochę tak... <słuchaj> Dobrze. <słuchaj> tutaj akurat nie posłuchamy. E, także tutaj bardziej właśnie, żeby coś działo się na górze, ale raczej duży, by był skromny. Tutaj o. raczej troszkę przylegający po prostu, podkreślający i już, żeby się za dużo nie działo. No dobra, to co? Zaczynajmy. Dobrze. Pierwszą suknię dla siebie wybierze Ada. Więc tutaj masz propozycję. Działaj. Wybieraj, przeglądaj. przeglądaj, proszę bardzo. Ta sukienka jest z dużym potencjałem, widzę, bo tutaj mamy bardzo ładną górę, zdobną, na tym mi zależało. No, taka to... troszkę pod spodem jakby ryba, a z wierzchu troszkę jakby literka A. Bardzo ciekawa ta, więc zainteresowała mnie, ale lecimy dalej. No tutaj jest taka suknia, która jest już bardzo, tak jak powiedziałam, bardzo intensywna, z góry na dół się dzieje, także może być troszkę too much. Tu mamy piórko. Tak, to piórko jest takim dodatkiem, więc może być, może go nie być, może być ono na rękawka. A jak wygląda dół? Jak to się Ona układa? jest bardzo delikatnie tutaj wzdłuż ciała i delikatnie mm. się rozchodzi dołem, ale zauważ, że ona ma bardzo duże rozcięcie, więc fajnie pokazuje tak. nogę, ty możesz sobie na to pozwolić. To jest taka klasyczna suknia, ale taka wiesz, nowoczesna i z pazurem. Mam tylko jedną wybrać? <grym> Wow, To jest błysk. Jakbyś zachciała zaszaleć jednak, mm -hmm. zmienić koncepcję nieco. Chyba no, <laughs> jednak tutaj się przesuwamy teraz. Aha, i to są rękawki, mogą być, może ich nie być, tak? Tak to wygląda. I dół... Um, aha, rozcięcie jest na przodzie w ogóle. Mm -hmm. A tutaj widzę, że jest taka warstwa... Yy, koronki pod spodem, tak. czyli mamy na tiulu jakieś aplikacje i pod tak. spodem jest koronka. I to jest... Bo jednak taka wielowarstwowość powoduje fajne takie wrażenie, wiesz, bogactwa na tej sukni, ale też ona nie przytłacza, mhm, bo ilość tych dekoracji jest rozłożona warstwowo. Tak, widzę. No ciekawa to jest suknia, no niestety jest gorsetowa i troszkę może jest też za dużo tutaj tego wszystkiego. No ja to jednak jestem klasyczna babka. No to co klasyczna babka wybiera? Jeszcze zerknę na tą. Mm -hmm. Bo tej się tak dobrze nie przyjrzałam, prawdę mówiąc. Tutaj mamy koronkę. No i ci taka. piękna. Taka ten dół jest taki lejący, mm -hmm. bardzo elegancki, ale też właśnie z fajnym rozcięciem na nogę. Mm -hmm. hmm, dobra. Spróbujmy. Serio? Mm? Ale mnie zaskoczyłaś, no nie bierze. <śmiech> Muszę się wesprzeć. <śmiech> nie, absolutnie nie sugeruję, że to jest zły wybór. Jest piękna. To zobaczymy, ja co wybiorą moje dziewczyny, ale wydaje mi się, że. Próbujemy a nawet do Trump. No dobra, Ada to chodzi. Lecimy. Próbowałaś no. mnie przekonać, ale. Nie no, super, że tą wybrałaś. Jestem zaskoczona. Ada szuka wśród tych raczej bogato zdobionych sukienek i raczej obcisłych, a ostatecznie stawia na totalnie gładką propozycję o kroju literki A. A to co wyglądasz? Wow. No ja troszeczkę za nie mówiłam. No Wyglądasz Super. przepięknie. Nie, przepięknie Super. wyglądasz. świetnie lekko romantycznie. No, pięknie kobieto. Rozważna i romantyczna. No, Zabieram. bardzo ładna sytuacja. Czy wy jesteś trochę zaskoczona tym wyborem? A, jestem zaskoczona, bo... Sukienka jest trochę nietuzinkowa, przez to, że ona ma tą koronkę, więc ona jest trochę sexy, ale jest do tego jeszcze mm, z tą bielą, klasyczna, elegancka. Jest zaskakujące dla mnie połączenie. Nie widziałam takiej sukienki, ale wyglądasz przepięknie. No i też nie do końca jest to sukienka, o której Ada mówiła. Tak, no. dokładnie. Yes, Zdobiona super, góra, ob przyległa, yes. obcisła, no nie do końca, ale, ale no wyglądasz naprawdę bardzo ładnie, bardzo ci pasuje i do figury i do urody bardzo, bardzo ciekawy wybór, ale bardzo dobry wybór. No, natomiast, no, ciekawa ci powiem. Ciekawa jest bardzo, bo ten lejący się dekolt tutaj, jak to się nazywa? No, to jest taka woda. Woda, o, no, to się mówi woda. No, ciekawy wygląda, naprawdę. Fajnie, że jest tutaj takie odcięcie, podobały mi się te guziczki też tutaj, które, ta aplikacja. Bo te guziczki są w takim niestandardowym miejscu, tak. dlatego one są tak ciekawe, natomiast to, co mi się na maksa podoba w tej sukni, to jest to, jak masz pięknie zaznaczoną talię. Zobaczcie, mm. Mm -hmm. bo bardzo Ty jesteś tak. bardzo szczupłą osobą i często mm, u takich delikatnych sylwetek ciężko jest zaznaczyć tą talię, bo tam jest wszystko malutkie. A przez to, że ta góra ma ten właśnie luźny, lejący materiał, tam się robi taka objętość i dzięki temu ta talia od razu jest super zarysowana, więc to mi się bardzo podoba. Powiem Wam, że nie wiem, czy jestem przekonana co do tyłu. Mm -hmm. Bo jakoś nie zwróciłam na niego uwagi, nie wiedziałam, jak on będzie wyglądał, i to jest taki tył, trochę jak właśnie z takiej koszulki bokserki, troszkę. Sportowy? Tak, czy... A właśnie, <laughs> element sportowy. Także, także akurat tutaj nie wiem, czym tak chciała na sportowo. Ale podoba mi się wycięcie. Nie będę pokazywać śniaka, ale jest tutaj. <laughs> tak. <laughs> tak, super. Jest, jest to bardzo dobry wybór, wyglądasz bardzo ładnie. Dziękuję. E, mam takie poczucie, że ta sukienka po prostu podkreśla taką eteryczność twojej urody, jest subtelna i dzięki temu po prostu super do ciebie pasuje. Pięknie to opisałaś. Bo patrzę na piękny obrazek. No dobra. Pierwszy strzał, musicie przyznać, jest niezły. Jest, jest e... dobry, bardzo dobry. Jest bardzo dobry. Trafiony. E, więc teraz może zmartwię Was, że będzie czas, abyście wy wybrały coś dla Ady. Więc poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko. I to ona ją zawiesiła. Nie patrzcie. Tak, na mnie. bardzo wysoko, to, to prawda. Teraz Daria i Karolina wybiorą suknię dla Ady. Przed Wami jest trudne zadanie, bo musicie we dwie wybrać jedną sukienkę, czyli musicie się zgodzić. Tak, Dobrze. będzie, ale na szczęście <grystanie> Ada dosyć jasno swoje kryteria określiła, więc tak. mamy trochę ułatwione zadanie, aczkolwiek może I właśnie to, trochę, trochę, yeah. trochę wyjdziemy z tego No właśnie, bo może po prostu to też nie chodzi o to, żeby dokładnie dawać jej taką suknię, o której ona myślała, bo przypuszczam też, że dużo właśnie takich sukienek przymierzyła. Może mm -hmm. warto ją zainspirować czym innym. No nie wiem, nie chcę was jakby nakierowywać. Mm -hmm. Spróbujcie po prostu we dwie wybrać coś, co chociaż was dwie satysfakcjonuje. Tak, tak no, no postaramy się, Dobra. postaramy się. E... No i ładnie jaka jest... w swoją stronę, na pewno to, tak. to jest w w Zobacz, ta jest ładna. Co sądzisz? Pokaż. która ta No właśnie druga? nie, A? dla mnie nie, bo ona jest za bardzo pstrokata no. ja nie lubię jak ona w sumie jest masz... jak on mocno, mm -hmm. mocno ozdobna, ja lubię klasyczne. Możesz mieć rację, ale... bo ona ma dosyć mocno dół zdobiony też, tak. ta e, więc żeby podoba... nie przyćmiła e, Może bez adyca. tej góry, ta mi się podoba. Która? Jest ta, ale bez, bez tej góry. To są rękawki. Mm -hmm. tak. A, to są rękawki. Mm -hmm. A gdyby te rękawki... To... Można, nie trzeba. Moż Okej, okay. mm -hmm. czyli, czyli jest taka możliwość. No oczywiście. Mhm. Mm Uj, jakie mielutkie. A może spodnie, Karolina? Spodnie? To by było odważne. To by było to odważne. To by zdecydowanie. Ja myślę, że powinnyśmy wziąć pod uwagę, bo tutaj zobacz, jakby noga będzie widoczna, przy, mm -hmm. a przy... adysylwetce A to by wyglądało super. Ale Głady, nie wiem że czy ona byś nie znudziła. Ja na, myślę, że raczej na spodnie. nie. Że raczej nie. Bo mm, to że jest raczej taki bardziej kobiece. Spodnie są takie bardziej stanowcze, a myślę, że ona mm -hmm. powinna bardziej podkreślić taką, nie wiem, kobiecą stronę. Ta mi się też podoba. Mm -hmm. Nawet z tymi piórkami. Ta mi się też trochę podoba mimo tego, że ma zdobienia, bo mm -hmm. jest taka bardziej przylegająca. I... A ta, ta gładka ona jest przylegająca no, ładny krój. czy Ta? A nie ta. Ta jest ładna. Ta jest ładna. Ta mi I się pozobaczy. Jak będzie chodzić, będzie widać nogę, jak będzie tańczyć też to mm -hmm. będzie widać. I na co tu postawić? Mi się wydaje, że, że, że ta gładka jest, jest ciekawym wyborem. Nawet tutaj, zobacz, warto spojrzeć na te piórko. No super znaczy, to wygląda. Jak gładkie ją widziałyśmy już. Może... Lepszym wyborem byłaby jakaś taka... Ale co to w takim razie... Bo... No to musimy się zdecydować na jedną, no. mhm. Mogę ją wyciągnąć? Mogę? Tak, ciągnij, ciągnij. Mhm. Piękna, co? Kolor ładny. Piękna. Piękna. Jest Piękna. bardzo ładna. Jest bardzo ładna, jest dopasowana, a bardzo ładnie podkreśli figurę Ady. Mhm. Jest dosyć mocno zdobiona, ale... Pokaż ale się z klasą. Śliczny. To ma bardzo tył będzie taki otwarty. Nie, fajna. Ta jest fajna. A możesz jeszcze tam No podróbować? właśnie, y, możecie jeszcze tą wyjąć i sobie pooglądać ją, żeby porównać i podjąć finalną decyzję, nie? U, ta jest ciężka. Będzie się ciężko tańczyło. Nie, ta jasna. No dobra. Ja myślę, W takim że ta. razie ta, ta, ale czy ta, czy ta gładka? <śmiech> dobra, dobra ale... czyli takałyście najładniejszą tak? zdobioną i najładniejszą gładką. Tak, właśnie. Teraz decyzja. Nie, myślę, że w tej Stobiona. w takim razie, skoro... zdobiona. Dobra. Po wielu chyba... Ym, znaczy, to będzie fajnie, jeżeli widziałyśmy ją w gładkiej, zobaczymy ją w zdobionej mm -hmm. i wtedy będziemy wiedziały, czy mm -hmm. dalej idziemy w kierunku bardziej zdobiona, czy bardziej gładka przy tej ostatniej propozycji. Po mm -hmm. prostu będzie taka możliwość porównania bezpośrednio jedna po drugiej. Tak. Dobrze. To w takim razie mamy wybór. Tak. No to teraz ryzykujecie, brawo! No... Tylko na to zobaczy... No, a, to da, da, da. To. Ostatecznie dziewczyny wybierają bogato zdobioną rybę,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 No nie. No piękna! No to... nie! To zupełnie coś innego, ale naprawdę wow. ładnie wygląda. Wariatki. No mamy gust. Po prostu mamy gust. Karolina Piękny. <śmiech> ale was podsumowała! <śmiech> Szalałeś się, naprawdę. No to naprawdę, naprawdę? Się... Tu mówisz się, a patrzysz górze i widzę, że ci się podoba. Znaczy tak, góra bardzo, ale dół, no nie, jest za dużo. Jest zdecydowanie mój no krój, co? bo wolę coś bardziej przylegającego. Mm -hmm. Jednak tak, ale jest za dużo, za dużo, zdecydowanie na dole. Tak. Nie, powiedzcie jej, że ładnie wygląda. Wygląda przepięknie. Ale ładny tył to, to w boku, bardzo ładny. bardzo ładny. Fajnie, że na, na ramiona też ci coś opada. Mi się wydaje, że trochę... E... Te kwiatuszki, które są naszyte, takie delikatnie odstające, to faktycznie, może one są troszeczkę... Zbyt odstające. Zbyt odstające, <laughs> tak tak powiedzmy, yy, ale no, wyglądasz oszałamiająco i jest tren. Jest, <laughs> I jest tren. tren, więc zależało Ci na trenie. Jest i on. Bardzo zdobny. Piękne plecy. Gdyby była góra właśnie taka, a dół gładki, byłaby super. Tak, i lekko Naprawdę chciałabyś taki mhm. piękny, zdobiony dół zamienić na gładki. Zamieniła pewnie. Ooo, <śmiech> dziewczyny, no, ale fajnie, że podjęłyście to ryzyko, tak? Wiedziałyśmy, że na dwoje babka wróżyła. Tak, a myślę, że warto, więc... było, warto było podjąć te, tę decyzję, y, chociaż żeby Adę zobaczyć w tej sukience, bo też pięknie. Bardzo ci pasuje. I yy, yy, yy jest trend. nie <śmienicza> żałujecie, <I> <śmienicza> że wybrałyście te suknie? Nie, zobaczyłyśmy ją w czymś innym. I gdyby dół był faktycznie mniej błyszczący i mniej taki pstrokaty, to by była... Mm -hmm. To może byłaby ładniej. No powiem Wam tak, mi podobała się bardzo pierwsza suknia, ale jak... widzę tak piękną figurę, to faktycznie fajnie ją podkreślać. I nie dziwię się, że jednak... Yy, Taka ryba to jest coś, do czego Cię ciągnie tak. i co czujesz i w czym chciałabyś wystąpić, to e, ja oczywiście podejmuję wyzwanie, szukamy kolejnej sukni, szukamy tej sukni idealnej, więc chodź ze mną e, pomierzyć i jeszcze tam pokażę Ci coś e, specjalnego, co dla Ciebie przygotowałam. Zapraszam. Tutaj sobie pomierzymy teraz suknię, ale ty chyba przy pierwszej wspomniałaś o tym, że zwłaszcza jak jest gładka sukienka, to można ją troszeczkę Tak. Y, y, y, jak to się mówi? Pod... Podkręcić. Podkręcić, właśnie tego słowa mi zabrakło. Można ją nieco podkręcić dodatkami i właśnie chciałam ci pokazać, y, jaka fajna biżuteria jest z perełek. Y, a tu mamy duże naszyjniki, więc jeżeli masz sukienkę z dużym dekoltem albo taka właśnie gorsetowa, to to jest świetna biżuteria, ale muszę ci pokazać. Mm, jakie fajne są te kolczyki, Słyniczne. bardzo delikatne i to tak naprawdę jest taka biżuteria, która praktycznie do każdej sukni będzie pasowała, bo też taki jasny kolor przy twarzy bardzo ładnie ją rozświetli. No ja jestem w jestem z tymi dodatkami tutaj złotymi mega zakochana, więc pamiętaj tylko, że jak już wybierzesz suknię, to żeby też zadbać o wszystko, o wszystkie te dodatki i biżuteria to jest absolutny must. Bardzo spodobały mi się te. One by świetnie pasowały do tej pierwszej sukni, którą ja wybrałam przez te złote elementy. One są takie w bardzo ładnym kształcie. One fajnie będą tak wydłużać, prawda? Natomiast ta pierwsza suknia, która była gładka, no jest po prostu idealna do, do nawet większych wiesz, kolczyków. Tutaj mamy takie subtelne, ale nawet jakbyś chciała coś większego... To te w ogóle są fajne, bo widzisz, teraz suknie ślubne też mamy w różnych kolorach, rzadko kiedy zdarza się suknia biała, biała, a tu mamy takie bardzo ładne odcienie, widzisz, trochę cielistego, takiego... Wpadające trochę w ciepłe mm -hmm. kolory, mm -hmm. Więc to będzie naprawdę pasowało do bardzo wielu odcieni i wydaje mi się, że takie piękne są mega twarzowe, także to jest ważna rzecz, żeby o tych ostatnich dodatkach nie zapominać, bo bardzo często właśnie one tworzą całość i tak naprawdę nadają stylu całości. Tak. Doskonale wiecie, że diabeł tkwi w szczegółach, a im prostsza sukienka, tym więcej takiej dodatkowej oprawy potrzebuje, więc fajna biżuteria jest absolutnym must have przy tworzeniu finalnej stylizacji. No dobra, to co? Pamiętamy o biżuterii, natomiast teraz musimy znaleźć tę suknię idealną dla Ciebie, zaczynamy mierzyć, tak? Tak. E, pomoże nam Pani Olga. E, pani Olgo? Pewnie gdzieś jest. Jest. O, super. Cześć. To jest e, Cześć. Pani Olga, która pomoże nam e, b, b, z sukniami, będzie Cię przebierała i no, będzie też pomagała mi w wyborze. Tak, wybory. już się nie mogę doczekać. Zawsze ciebie? mnie wspiera. No dobra, to działamy. I sobie kraczek. Jest bardzo dziewczęca propozycja. O, oh, wow. Bardzo tak wdzięcznie, lekko. Łone nie jest. Jak się czujesz? Chciałabym się zobaczyć. No. <laughs> e, jest super, ale ja też nie wiem, mam takie poczucie, że nakada chciałaby coś węższego na dole, więc. Trochę coś rozrywała. bardziej kobiecego. Zdecydowanie tak. Na pewno jest wygodna i piękna jest wszystkie kropeczki. Ładnie wygląda, ale szukajmy czegoś węższego. Ale to nie to. Węższego. Musi być coś węższego. Ale tak. góra chyba jest bardzo ładna. Tak. Co się podobała? Wiem. Był mój wybór taki na początku. Co ja? oznacza to milczenie? Wiesz co, że się bardzo zastanawiam nad tym modelem. Przy takiej dziewczęcej buzi ona Jeszcze dodaje się... takiej... Zmysłowości, kobiecości ta suknia. No właśnie się zastanawiam, za czy nie zrobiła się za poważnie. Ja no myślę, że to, to wycięcie i pióra, one dodają takiej lekkości tej sukni. Gdyby... A, a niech pani mi da um, rękawki piórkowate, a nie te piórka ze środka. Dobrze, maskuję wszystko, powiem. Ale co u ciebie mhm. ma maskować? Bardziej się właśnie zastanawiam, czy nie za poważne? Mimo, że ma to marszczenie i te piłki. Znaczy, wyglądasz dla mnie super elegancko i z taką klasą. I to jest taka dla mnie suknia jak z czerwonego dywanu. Właśnie, a nie na ślub, prawda? A trochę mam wątpliwość, czy no. to jest dla Ciebie suknia na ślub. A no kurde, co my tu robimy? Hmm. Taki asymetryczny efekt. Znaczy, jakby kocham tę prostotę, ale... Chyba nie. Zobaczmy to połączenie. No, zobaczmy się... to. Zobaczmy. Zdobą główkę, bo one do końca nie działają. Mam wrażenie. Dobra, ja jeszcze przyniosłam takie dwie. A my już w kolejnej propozycji? O, to powiesi sobie pani te. Czy tu już lepiej? No, idę to zobaczyć, lubię z dystansu. O! Jest troszkę tego błysku, ale też ten gładki dół. Fajnie, tylko że tu mamy sytuację, że ona jest na nią trochę za duża i ten spód nie jest dostatecznie opięty, średniący. ale gdyby był ładnie opięty, mm -hmm. to, to wygląda mega ciekawie. I trochę połączenie i błysku, i tej gładkiej spódnicy. Co fajne jest, jeszcze mam w głowie jeden model, szukam go, A wy, ale mieszcie jeszcze, bo ta jest super propozycją, ale pomierzcie jeszcze. Coś, a ja jeszcze poszukam takiej jednej, którą mam w głowie, z gładkim dołem. O, co do tej, zupełnie nie jestem przekonana. To jest kompletnie nie... Przyniosłam jeszcze jedną, oczywiście nie tą, której szukałam, bo tamtej jeszcze nie znalazłam, ale przyniosłam taką ładną, piękną rybę, ale piękną przyniosłam. Naprawdę piękną. Dobra, zaraz przymierzymy. Uuu, tu idzie coś ciekawego. No, pokazujcie, pokazujcie już. Dobra, zobaczmy. Ale czadersko. Połączenie też tego romantyzmu oh! z błyskiem. Oh my god. Jak się czujesz? Za dużo. O Boże, ale jest ładnie. Naprawdę? No. Ładne. Za, za dużo trochę te aplikacje. – Wiesz, one są po prostu wyraziste. Oh – O my god, ale są ładne, aż się tak zawiesiłam, mam chyba głupią minę, taką Na maksa mi się podoba. – I tak pięknie wygląda ten krój z tym prostym przodem i z tym tiulem, który pojawia się tam z tyłu i po bokach, po prostu wow. Mierzymy jeszcze dalej, ale ta mi się mega podoba. – Bo ja tej góry zabudowany, ale dół jest gładki, co mi się bardzo podoba. Znaczy, no, mi się generalnie podoba bardzo klasyka, więc jeśli ten dół troszkę by faktycznie zebrał, może jeszcze, no bo ona jest za duża, no to ta byłaby w porządku. Góra jest naprawdę zabudowana, ale wydaje mi się, że coś takiego bardziej. Ale się świeci, wiesz? No, trochę tak, na górze mogłaby bardziej. Że za delikatna. Hmm. Że coś za mało się dzieje. W takim kształcie, naprawdę. Dobrze się czuję też w takim. No, naprawdę mi taki wybrała. No i teraz mamy podobną sytuację z tą suknią, która była troszeczkę bardziej jest błyszcząca, Oj, to jest zdobna. To jest, no na razie najlepsza. Ta jest ciekawsza, to wycięcie. Ta jest bardziej zachowawcza. Mhm. Ta jest ciekawsza. No dobra, jak chcę tą, to robimy tą. Kacznie Znalezienie balansu między suknią prostą, gładką, o której mówiła, a takim modelem, który po prostu pozwoli też wybrzmieć jej urodzie, to było trudne. No, o, to nie, no to mamy. Ja chyba najlepiej. Właśnie tak jak chciałaś, żeby jak góra świecąca, dół prosty. Mm -hmm. Bardzo ładnie się układa też. Tak, wydaje mi się, że to jest takie super połączenie tych dwóch sukienek, bo e, jeżeli chodzi o ozdobę, czyli że góra ozdobiona, dół nie, ale też z jednej strony ta wewnętrzna warstwa jest dopasowana, a ta wierzchnia warstwa jest e, bardziej fuwająca, powiedzmy. A jak Ty się w niej czujesz? No najlepiej. <śmiech> najlepiej. <śmiech> na no, świecie. <śmiech> bardzo, bardzo fajnie. To samo, co powiedziałyście, że to jest takie połączenie dwóch światów, można powiedzieć, bo jeśli ktoś chce na przykład właśnie troszkę bardziej tutaj rozkoszowaną, czy powiedzmy literkę A, no to ma dzięki temu ten tiul, dzięki temu tiulowi ten efekt. A w środku jest ta warstwa przelegająca, dzięki czemu przebija je na kształt sylwetki. Tak. Na czym mi zależało. Bardzo ładna zdobna góra. To, co mi się podoba, to te aplikacje, które przychodzą też na dół, na spódnicę. Zabudowane, co prawda, troszkę tutaj, ale mimo wszystko dobrze wygląda. Plecy... Zdobne, fajne, że jest V. Mm -hmm. Teraz ta suknia jest na Ciebie trochę za duża, więc są spięte, ale jeżeli nie będą spięte, to ym, to wycięcie na plecy jest trochę głębsze. A wydaje mi się, że spokojnie możesz odsłaniać te plecy, prawda tak, dziewczyny? Tak. Może pokazywać tej linię dekoltu z tyłu. Lec, nawet bo wygląda tutaj super. jakbyś miała wycięte, też by było ładnie. No, jest naprawdę fajna. Jak byłyśmy tam, słuchajcie, na zapleczu i mierzyłyśmy te suknie, ja mam trochę inną swoją faworytkę <głos> e, i tak walczyłam trochę ze sobą. <głos> Które Tylko tutaj, troszkę. Em, adę zaprezentować, pomyślałam oczywiście, że, że to musi być spełnieniem jej marzeń i gdzieś tam ta suknia na pewno bardziej zgadza się z tym, o czym Ada od początku mówiła, ale trochę jest mi żal rezygnować z tej, która mi się tak bardzo podobała i a może byś wyszła jeszcze w tamtej? Mogę. Co? Jak już widziałaś Tom, już jesteś zadowolona, to hm? dobrze. Możemy dobra? spróbować oczywiście. Jest szalona. Jest szalona. Dobra. Nie taka Czy jak nie ta rzę? wasza, ale też jest. Zakładaj. Tak, dobra, zakładaj. A ociec. zakładaj. No to spróbuj. Dobra. To będzie prezent dla mnie. Ładnie też stałam. Ładnie, nie? Podkreśla tą figurę. Ja zakochałam się w innej sukni. Um, i nawet jeśli to nie jest wymarzona suknia Ady, to bardzo chciałam, żeby dziewczyny ją w niej zobaczyły i żebyście Wy zobaczyli ten model, bo on jest wyjątkowy. No ją widziałyśmy. No widziałyście tak, oczywiście, ale na tobie wygląda oczywiście lepiej niż na wieszaku, więc No I tak, No oczywiście. No i co? To jest bardzo ładna sukienka. To I nie jest to. <śm> Jak Ada ją tam mierzyła to od razu, powiedziała, boże za dużo, za dużo się błyszczy, świeci. Ale mi się tak podoba, że chciałam wam pokazać. To jest bardzo ładna sukienka, ale czuję, że to no nie wiem, nie jest to. Nie, nie do końca chyba to jesteś Ty, co? Nie jak, do końca, jak się, nie Anna. Wiem, właśnie, jak, jak Ty się czujesz? Bo właśnie, tak. Się w niej... Podoba mi się góra, podoba mi się to, że tutaj jest... Y, ta aplikacja błyszcząca się kończy i jest tylko ta siateczka, mhm. ale no... Mi wydaje się, że, że to jest piękna sukienka na czerwony dywan. <głos> <głos> to, na czerwony dywan mam inne typy. Tak, tak, tak, typy na czerwony dywan. Tam, tak, zdecydowanie. Ale powiedzcie mi, jak Wam się podoba w ogóle Ada w tym kolorze? W kolorze y, tym bardzo. A mi nie właśnie nie za bardzo, nie? ja wolę ją w bieli, Takie takiej śmietance. Ja jestem bardziej w biel. Mi też. Pasuje, Mi tobie pasuje, biel. ale jakoś w bieli wygląda bardzo elegancko. Ta jest bardziej kobieca, z takim właśnie naciskiem na no, no, no, no, kwiaty, no, no, no, no. może właśnie czerwony dywan, ale nie, widzę cię po prostu w bieli, obok gdzieś tam Adam, ale wiadomo, że... Gdzieś tam jest. obok. Na <głos> pierwszym planie i że... No to skoro jest tak miło, <głos> nie wiem, <głos> gdzieś tam Adam, e, to co moje drogie, mamy cztery suknie przymierzone, każda inna, e, w każdej, musimy to przyznać, wyglądałaś świetnie. Każda w połączeniu z Twoją figurą wyglądała doskonale. E, pewnie bardzo wiele kobiet Ci teraz zazdrości <głos> takiego wyglądu, ale nie zazdrości tego, że musisz podjąć decyzję. Um, oczywiście masz moment na to, żeby przemyśleć, którą suknię wybierzesz, a już teraz zaproszę Cię na metamorfozę, będziesz musiała tam zdradzić, która suknia jest tą Twoją ukochaną, bo pod ten konkretny model będziesz miała stworzoną całą stylizację, piękną fryzurę, makijaż, a my umieramy z ciekawości, jak będziesz wyglądała w finale, nie dziewczyny? Zdecydowanie. Czy możesz być jeszcze trochę ładniejsza, dużo ładniejsza, czy nie do poznania? Tego się dowiemy za parę chwil. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Mamy kciuki. Chcę tylko powiedzieć, że czwarta jest najładniejsza. Taka tam sugestia. Nie musisz jej brać pod uwagę, nie, nie musisz. Dobra, dziękuję Ci bardzo, Dzięki. I zobaczcie, teraz się ona odwraca, no idzie. No, ten tren ten się ciągnie, ładnie. to jest dramaturgia, to jest Ale... piękno, o Boże. Nie zwróciłam wcześniej uwagi, że ten tren jest też zdobiony, tak. bardzo dużo daje. No, tak no, dajcie nam jeszcze dwie minuty, zmienimy wszyscy zdania. <śmiech> <śmiech> jest wspaniale, super. Mam nadzieję, że chociaż udało mi się zasiać taką delikatną wątpliwość co do tej trzeciej sukni, że ta czwarta może troszkę zamiesza jej w głowie, bo naprawdę warto rozpatrzeć ten model, bo on jest niepowtarzalny. Zaczynamy finał. Zobaczmy, na którą suknię postawiła Ada. E, pewnie Wy obstawiacie trójeczkę. Trójkę. Ja trójkę. Trójkę, ale waham się pomiędzy jedynką. Jedynka i trójka, ale trochę bardziej e, trójka. Okej. Okay. Ja trzymam kciuki za czwórkę, e, ale tak jak miałabym obstawić, myślę, że to może być trójka. No i zobaczmy, może nas zaskoczy. Przekonajmy się. Sprawdźmy, czy pięknie wygląda w wybranej przez siebie sukni. Ado, zapraszam! Jakie loki glam! Jakie glam! Nie, bardzo ładnie wyglądasz. Wyglądasz jak gwiazda. Jesteście zaskoczone. No, suknią? Wybory nie. chyba wcale, nie? nie? Nie, suknie obstawiałyśmy, ale... Ale A. włosy jakie masz ładne! Fale są piękne. Patrzcie, jaka spinka! No. Nie, bardzo ładnie Ślicznie! Czy tego, jak się czujesz w takim wydaniu, Ada? No, no nietypowo, bardzo, naprawdę. Makijaż jest piękny, super. mocny, no ale to jest wyjątkowy wieczór, więc musi być mocny No, super. Włosy przepiękne i te dodatki też bardzo mi się podobały, te kolczyki, listki, no i ta spinka tutaj w włosach, ślicznie. Mm. Słuchajcie, wydaje mi się, że udało się spełnić wszystkie marzenia i oczekiwania, bo suknia jest taka, o której od początku Ada mówiła. Wydaje mi się, że uzyskaliśmy mm. efekt... Wow, piorunujące, piękny, no elegancki, a jednocześnie zobaczcie, że jakby widzimy piękną Adę, że nie mamy jakiejś kreacji czy stylizacji, która by ją przykryła, tylko wydobyliśmy jakby 100% piękna Ady w Adzie mamy chwilowo. Jest taka delikatna mimo wszystko ta suknia, naprawdę bardzo fajnie wygląda. I to, o czym też mówiłam, że to wszystko jest takie bardzo kompletne, że i ten makijaż pasuje do fryzury mm -hmm. i do sukni, to wszystko tworzy taką, taką zgrabną, Całość wszystko no, jest Mamy glamour, to jest taki Spójny no, jesteś, jesteś bardzo glamour dzisiaj. Bardzo. E, mamy lekką czy... odmianę od stroju treningowego i A, biegania tak. po lesie. No to ale... no się, no Myślę, że tak biegać bym się nie wybrała, aczkolwiek mogę spróbować mm. czemu. Nie? Ja lubię tę odmianę i lubię tę wersję Ciebie. Tak samo jak tę sportową, więc myślę, że w życiu najważniejszy jest balans raz suknia, raz legnicy. Oczywiście. E, moje drogie, e, uważam, że to był piękny czas. Ja cieszę się z tego, jak teraz wyglądasz i jestem bardzo usatysfakcjonowana. Mam nadzieję, że masz też takie uczucia jak ja. Tak, bardzo, bardzo, naprawdę, bardzo mi się podoba. No ta fryzura, nie mogę się napatrzeć, pięknie wyglądają, naprawdę pięknie. Mm. Fale. No to, moje drogie, ja Wam mega dziękuję za dzisiaj. Super doradzałyście, naprawdę bomba Jakie i zgrane. miałyście odwagę i jaja i próbowały i było błyszcząco i było gładko i było dzisiaj wszystko, tak. więc bardzo się z tego cieszę. Takie z przyjaciółki. No i bardzo dobre okazało się. Poza tym chciałam Wam powiedzieć, że mm, mam wrażenie, że to też jest taka stylizacja, która przypadłaby do pustu Adam. Tak, zdecydowanie. Prawda? Na Sąpni, początku tak. powiedział mniej więcej o takiej sukni uh -huh. i kończymy ten odcinek właśnie taką suknią Ajk -Hey mówił, więc tyle się nagłowiłyśmy, a postawiłyśmy na jego opcję. Tak, <grym> <grym> jak zawsze dopią swego.